za które oddał życie święty Andrzej Bobola, męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Andrzeju Bobolo, patronie Polski, Ty, który nosiłeś ludziom dobrą nowinę, często samotnie i na odludziu, pomóż i nam w sytuacji zagrożenia dawać ewangeliczne świadectwo miłości, nie tylko tym, z którymi dzielimy wspólnotę duchową, lecz także tym, którzy są oddaleni od Boga. Wypraszaj nam, święty Andrzeju, łaskę miłości, która wychodzi naprzeciw wszystkim ludziom i każdemu przebacza winy. Naucz nas bezinteresownie służyć innym, wspierać ich swoją obecnością, słowem, dobrami materialnymi, tym wszystkim, co otrzymaliśmy od Boga.